Witamy Was serdecznie. Witamy. Karolina, czytałaś kiedyś książki Małgorzaty robić? Oczywiście, że czytałam. Przecież to są książki mojego dzieciństwa. Też je czytałam, moje ulubione książki. Uwielbiałam je zwłaszcza dlatego, że opisywały bardzo szczegółowo poznań, w którym kiedyś mieszkałam. Luśka, a pamiętasz ten rajd y, pieszy? który zorganizowałyśmy dla naszych uczniów. No pewnie, że pamiętam. To było przecież śladami bohaterów Jerec Jady. Dokładnie. Była to wspaniała wycieczka i serdecznie pozdrawiamy uczniów, którzy wtedy byli z nami w Poznaniu. Pady. Także pozdrawiamy. pozdrawiamy. Ale dzisiaj skupimy się na czymś innym. Czytamy fragment jednej z książek Małgorzata robić i chciałybyśmy, żeby zagadka, z której to książki, została rozwiązana. Posłuchajcie. Zaczynamy. Zaczynamy. A więc mamy południe? Dlaczego to tak długo spałam? Zakleła w duchu, łapiąc w locie jakieś fragmenty odzieży i pędząc do łazienki. W kuchni hałasowała maszyna dziewiarska. Ubrana i umyta już Ida wpadła tam w wielkim pędzie, gorączkowo szukając kawałka chleba, który mogłaby łapsnąć i popędzić na ulicę Norwida. – Hej, a ty dokąd? – Ida, pytam, dokąd się tak spieszysz? – Oj, mamo, nie mam czasu teraz ci opowiadać. Lecę do Lisieckich. Cześć! – Iduś, no czekaj, że jeszcze nie wiesz, co zaszło. – Co się stało? Co? Lisiecki umarł? – Skąd? Zdrów jak rybka! – dzwonił Krzysio. Doktor Kowalik był tam rano, zbadał chłopca, stwierdził, że wszystko jest w porządku. Tyle, że mały musi jeszcze poleżeć w łóżku. Doktor mówi, że widzi w tobie godną swoją następczynię. Eee, jakiś żart chyba. Zaproponowałam, że zabierzemy chłopców do siebie, żeby mieli przynajmniej jakąś opiekę. Ale Krzysiu powiedział, że to zbyteczne. Tak? A dlaczego? Bo sam już ich zabrał do dziadka, na Krasińskiego. Coś takiego. No ale to w sumie dobrze. To ja nie muszę się już nigdzie śpieszyć, nie muszę pędzić się ją przecież nimi zajmie. Mieszkanie było puste, cieniste i chłodne, choć na dworze słońce świeciło coraz jaskrawiej, a powietrze nad jezdnią drżało od upału. Ida odeszła od okna. O jej, byśmy to w Czaplinku mieli taką pogodę. Masz, zjadaj to. Tata dzisiaj rano powiedział z wyrzutem, że gdybyśmy tylko trochę poczekali, mielibyśmy cudowne wakacje. No więc. – A właściwie, mamo, to gdzie są wszyscy? – No, gdzieżby. W Kiekszu, nad jeziorem. Pojechali pierwszym porannym autobusem. Tata powiedział, że zostały mu już tylko cztery dni urlopu i on to wykorzysta do maksimum. A ty, mamo? – No co ja? Ja nie lubię upału, przecież wiesz. Ida ponuro się mleka. No tak, przez chwilę miała nadzieję, że mama zrezygnowała z wycieczki ze względu na nią, ale skoro sama mówi, że to z powodu upału, biedne, zakompleksione stworzenie, obudziło się w niej przytajone dotąd zdanie. Mama spojrzała na jej wydłużoną minę, zaświeciła błękitnymi oczami i pociągnęła córkę za rudy loczek nad czołem. No, co no? No więc naprawdę, to zostałam ze względu na ciebie. Serio? No jazda, wyznaj matce, co zaszło. Czy koniecznie musiało coś zachodzić? No przecież widzę cię na wylot. Ktoś ci zrobił dużą przykrość, tak? I teraz ci się to przypomniało, tak? Ech, nie chcesz powiedzieć. Mamo, no nie mogę. Ale, no dlaczego ja jestem taka brzydka? W połowie czwartego szloku, rozrywającego jej chudą pierś, Ida dosłyszała, że mama coś mówi, klepiąc ją uspokajająco po ręce, więc urywanym głosem zawołała. – Nie, nie, nie nie pocieszaj mnie, ja już nie mogę tego znieść, tego, tego właśnie pocieszania. Jak ty mi zaczniesz mawiać, że jestem ładna, to, to, to chyba się zabiję. – Ależ wcale nie jesteś ładna. – Jak to nie jestem ładna? Przecież teraz nie możesz być ładna. Przechodzisz etap brzydkiego garczątka. Masz za długie ręce i nogi. Jesteś trochę za chuda. Ach, więc i ty to zauważyłaś? Jak mogła mnie zauważyć powiedziała mama z uśmiechem. Ja cię przecież bardzo uważnie obserwuję. Jedno mam tylko i się, no nie? Ach, mamo. No, no, no, chodź ze mną, coś ci pokażę. Pokój rodziców był przytulnym kwadratowym pomieszczeniem o wielkich oknach. Były tu dwa tapczany, mnóstwo książek, stary fotel oraz biurko ojca. Pod oknem na niskim stoliku pysznił się wielki rododendron o błyszczących, ciemnozielonych liściach, przedmiot dumy Gabusi, która osobiście wyhodowała to paskudztwo. – Siadaj tu! – sięgnęła na półkę i wyjęła z pomiędzy książek grube albumy z fotografiami. Ida znała je dobrze. Wszystkie zresztą siostry Borejko uwielbiały te pożółkłe tomiska, pełne starych fotografii, jakichś zapomnianych ciotek i kuzynek. Były tu też i dwa nowsze albumy, zawierające szczegółową ilustrowaną historię ich czterech: Gaby, Idy, Nutri i Pulpecji. Teraz jednak, mama otworzyła album ze swojego dzieciństwa i młodości. Gdzieś tu powinno być takie zdjęcie, czekaj, pięćdziesiąty pierwszy rok, o, już je mam. Nieduża fotografia amatorska ukazywała przeraźliwie chudą dziewczynę o cienkich, jasnych parkoczykach, sięgających ramion i cienkich, długich nogach wystających spod pogniecionej spódnicy. Dziewczyna kuliła ramiona w sposób zdradzający wielką nieśmiałość. Uśmiechała się bojaźliwie, a jej okrągłe, małe oczy wyrażały przestrach i smutek. Nieszczęsna ta istota stała niezgrabnie pod murkiem, podczas gdy na dalszym planie widać było roześmiane, zagadane lub biegające bez trosko koleżanki. To ja. Miałam wtedy tyle lat, co ty teraz. Trudno sobie wyobrazić brzydsze stworzenie. No faktycznie. A to zdjęcie zrobiono w siedem lat później. Proszę porównać. Na tej błyszczącej, dużej fotografii widniała mama. Podobna już do siebie, ale młodsza i ładniejsza. Miała puszystą fryzurę, szpilki na pięknych nogach, śmiały makijaż i sukienkę w kształcie bombki. Śmiała się od ucha do ucha, ukazując wszystkie wspaniałe zęby, a przez jej piersi biegła na uko z szarfa z napisem, Miss Juvenaliów 1958. Późniejsza mama Gabrieli, Idy, Nutri i Pulpecji wymachiwała wielkim bukietem róż, a wokół niej wiwatowały tłumy młodzieńców z transparentami. W.S.E. pozdrawia najmilszą Milkę. – Ale jakoś nie widzę tutaj taty. – Nie było go tu w istocie. Kwił w bibliotece uniwersyteckiej, za co się na niego obraziłam. Byłam strasznie dumna z tego tytułu, I Ida przestała chlipać. Dawno już jakoś nie oglądała maminego albumu, a nigdy dotychczas jeszcze nie widziała obu tych zdjęć na raz. Kontrast był uderzający. Przez tych 7 lat od tamtego zdjęcia ze szkoły bardzo, mamo, wyładniałaś, i stałaś się taka, taka pewna siebie. Jakim cudem? Jakoś tak nagle, kiedy zdałam do szkoły ekonomicznej, zaprzyjaźniłam się z takim biednym, zakompleksionym stworzeniem. Ida, co ci jest na Boga? Nic, nic, zupełnie nic. No i, yy, no i co z tym stworzeniem? Okazało się, że ta dziewczyna była znacznie bardziej nieśmiała niż ja. Zaczęłam ją osłaniać i wspierać. I wiesz... Kiedy się przestaje myśleć o sobie, wszystko staje się prostsze. Dla? Dlaczego? Jak to? Nie wiem, ale to prawda. Trzeba po prostu przestać siebie tak bardzo lubić. I to ci pomogło w zwalczaniu nieśmiałości? Też, ale przede wszystkim zrozumiałam, że nie wolno mi jej okazywać. Postanowiłam udawać osobę dziarską i bojową. I co? I wyobraź sobie, wszyscy zaczęli mnie uważać za osobę dziarską i bojową. Oj, widzę, mamo, że już zmierzasz do wniosku, więc jaki jest tego wniosek? Ano taki, że jak cię widzą, tak cię piszą. Nikomu nie chce się wnikać w prawdziwą głębię naszej istoty. Mnie, mamo, doręczy problem odwrotny, bo widzisz, ktoś właśnie wniknął w prawdziwą głębię mojej istoty i nazwał mnie... Biednym, zakompleksionym stworzeniem. Żartujesz. Nie, wcale nie żartuję. Ale mylisz się zasadniczo, Iduś. Ten ktoś wcale nie wnikał w prawdziwą głębię twojej istoty, gdzie tam. On tylko nazwał to, co się rzuca w oczy. No ale czy rzuca się w oczy, że jestem zakompleksiona? Tak jest, rzuca się silnie. Przede wszystkim dlatego, że się garbisz i trwożnie patrzysz spode łupa. Przez tyle miesięcy zakrywałaś tą dziką fryzurą i nikt nie widział, jaki masz śliczny uśmiech. Powinnaś z tym skończyć, wyprostować się i narzucić otoczeniu przekonanie, że jesteś piękna i wspaniała. O, mamo, ja chyba skonam. No, co ci szkodzisz spróbować? Czy moje osobiste doświadczenie cię nie przekonuje? No Niekoniecznie. Może ty, mamo, naprawdę byłaś piękna? Nie, wcale nie byłam. Zresztą spójrz na mnie. Nie byłam i nie jestem. Ida spojrzała na mamę uważnie. Tak uważnie, jak nigdy w życiu. Zobaczyła szczupłą twarz z ostrym podbródkiem, wysokim czołem i nosem jak guziczek. I aż ją zatkało, bo doświadczyła dwóch naraz wrażeń. Po pierwsze, zdała sobie sprawę, jak bardzo ona sama jest podobna do Matki. Po drugie, uprzytomniła sobie, że mama nie jest ładna ale że w jakiś tajemniczy sposób wydaje się piękna. Twarz mamy była myśląca, dobra i szlachetna, a błękitne oczy patrzyły wesoło, mądrze i kochająco. I kiedy do zielonych oczu idy napłynęły łzy zrozumienia i miłości, do skołatanej jej głowy trafiła nagle prosta i banalna prawda, iż to piękna dusza sprawia, że twarz ludzka jest piękna. I to tyle, moi kochani. Ten fragment powinien już naprowadzić Was na książkę, o której mówimy dzisiaj, z której ten fragment czytamy. Zagadkę zostawiamy Wam. Bardzo Wam dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie i do widzenia. Do widzenia.